Jakiej miłości on, ona chce? Czyli jakiej miłości chce Twoja osoba ukochana? Witam serdecznie kochani Państwo w następnym czytaniu z Kartle Normanda i Tarota na temat miłości. Cieszę się, że jesteście na moim kanale. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania. Bądźcie aktywni. taki Ja jestem też aktywna codziennie, jak widzicie. Codziennie puszczam Wam filmiki, także proszę Was również o aktywność. Kliknijcie, subskrybuję z dzwoneczkiem u góry, zostańcie subskrybentem, a dostaniecie od YouTube'a powiadomienia o codziennych moich wróżbach tutaj na kanale dla Was. Zapraszam również na wróżby indywidualne. Wróżby indywidualne możecie nabyć u mnie poprzez e-mail. Adres e-mailowy znajdziecie na moim kanale. W filmiku go wyświetlam pod filmikiem, w komentarzach. Kochani, napiszcie mi, a ja wyślę Wam oczywiście opcje takich zestawów, warunki i terminy. Zapraszam serdecznie. Kochani, wybierzcie sobie dzisiaj grupę. Mam dwie oczywiście grupy do wyboru. Pierwsza grupa jak zwykle... Talia Lenormanda, ta właśnie. Lub aniołek biały, opal. Jest to kamień opalu. Więc jeśli lubicie opal, jeśli jest to wasz kamień, jeśli lubicie karty Lenormanda, to jest grupa pierwsza. Grupa druga, moi kochani, to jest właśnie ta talia Tarota. I aniołek zielony. Hmm, aniołek zielony, teraz właśnie zastanawiam się jaki to jest kamień kochani, żebyście wiedzieli, zapomniałam niestety jak ten kamień się nazywa, ale już wam mówię kochani moi, malachit, aha, malachit. Czyli wybierzcie sobie albo kamień, albo numer 1, 2, albo talie Lenoma, Lenormand od Tarot lub po prostu Aniołka. I zapraszamy w grupę pierwszą. Oczywiście wybór musi być szybki, nie przebieramy, nie zmieniamy, tylko ma być to intuicyjny wybór. Wszyscy, wszyscy ci, co są ciekawscy i lubią dwie talie, to proszę oglądać cały filmik. Dobrze, kochani, zaczynamy od kart Lenormanda. Jakiej relacji on chce, jakiej miłości on chce. Ogród. Klucz. Oraz w przełożeniu mamy o Was, osoba pytająca. Więc myśli ta osoba ukochana o Was, jesteście w jej głowie, w jej myślach, sercu. Ta osoba chce oficjalnej relacji, czyli spotykać się w miejscach oficjalnych, takich jak na przykład park, ogród, yy, miejsca publiczne. Chce spotkań w miejscach publicznych, czyli jest to oficjalna relacja, chce tutaj klucza, czyli otwarcia się relacji ważnej, istotnej, stabilnej. Wydaje się tej osobie, że to jest jakaś relacja z przeznaczenia, bardzo ważna, tak? Że to przeznaczenie Ciebie właśnie zesłało. Także chce ta osoba relacji oficjalnej jak to się mówi, mm, nieskrywanej, tak? W miejscu publicznym, czyli możecie się razem pokazywać, chodzić, spacerować. Chcę, żeby się otworzyło coś rzeczywiście nowego, żebyście zbudowali coś stabilnego, coś ważnego, coś po prostu istotnego. I myśli ta osoba na pewno o Tobie. Właśnie osoba pytająca. Czyli pozytywnie. Pozytywnie bardzo piękne Karty pozytywne, relacja stabilna, normalna, by się otworzyła, normalna, najnormalniejsza w świecie relacja. I zapraszam teraz grupę drugą. To jest grupa, która wybrała tego oto zielonego aniołka lub karty, karty tarota. Jakiej relacji, jakiej miłości ta osoba chce z tobą? Koło Fortuny Król Kielichów Wow Kochani, piękne karty Król Kielichów Pięć Pentakli Czyli pięć monet, karty monet. Pięć pentakli i w przełożeniu. Magik. W przełożeniu mówi ta osoba już, znaczy ta, ta karta już, że jest to osoba charyzmatyczna, o wielkich talentach. Piękna, czarująca, młoda, pełna werwy. Kreatywna, pełna inspiracji. Chciałaby ta osoba, by się coś tutaj zmieniło w życiu, by um, przemieniła się ta osoba w króla kielichów, czyli pełna miłości, emocji, żeby ta relacja była emocjonalna, romantyczna, pełna wzniesień, pełna romantycznych momentów. Um, miłość po prostu król ku, kielichów tak osoba, która jest delikatna uczuciowa romantyczna yy, kocha emocje są ważne dla tej osoby także chciałby takiej relacje ale pięć, yy, pięć yy monet pięć monet mówi o <śmiech> przepraszam stracie, o negatywnym myśleniu o strachu lęku tak, y, owszem, poszukuje ta osoba miłości wielkiej, romantycznej, pięknej, spełnionej. Chce, żeby się coś w tej, w tej osobie życiu zmieniło, tak, na lepsze, ale też ma wielkie lęki i stoi tutaj na y, jakby warcie i boi się. Cały czas w takiej postawie, by bronić, tak, swoich dóbr, bronić swoich tutaj racji, swoich... Y, nie wiem, swojej prywatności Także z jednej strony by chciała się zakochać Z drugiej strony się boi Ma pełno lęków No i tutaj ym, ym, Taka sprzeczność, prawda ym, Dużo strachu, lęków Dużo negatywnego myślenia Także Chciałaby z jednej strony by coś się zmieniło Chciałaby się zakochać ta osoba Ale z drugiej strony ma lęki I chroni tego co ma boi się, że to straci poprzez właśnie jakąś odważną miłość no i karta magika mówi o tym, że być może ta osoba afirmuje medytuje prosi, wizualizuje o taką piękną miłość, ale może też ta osoba manipulować troszeczkę w miłości także kochani tutaj troszeczkę sprzeczne karty ale z drugiej strony jest to też osoba, która Poszukuje po prostu miłości, ale z drugiej strony boi się tego, tak? Tutaj mamy taki hak <śmiech> trudny do zgryzienia, ale szuka ta osoba na pewno miłości i czeka na jakąś wielką, ogromną, poważną, radykalną zmianę w jej życiu. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Was. Zapraszam do subskrypcji, komentujcie, czy rezonuje, czy się zgadza. Lajkujcie, subskrybujcie. Do usłyszenia już wkrótce.